Nauczymy się dzisiaj, jak przekształcać liczby mieszane w ułamki niewłaściwe i odwrotnie. Co to jest liczba mieszana? Na pewno widzieliście coś w tym rodzaju. Powiedzmy 2 i 1 druga. To jest liczba mieszana. Dlaczego mieszana? Ponieważ zawiera liczbę całkowitą i ułamek. Dlatego nazywamy ją liczbą mieszaną. Na pewno wiecie, co oznacza ta liczba, którą napisałem. Po prostu 2,5. A co to jest ułamek niewłaściwy? To ułamek, w którym licznik jest większy niż mianownik. Podam przykład ułamka niewłaściwego. Powiedzmy… 23 piąte. To jest ułamek niewłaściwy. Dlaczego? Ponieważ 23 jest większe niż 5. Proste. Otóż można przekształcić ułamek niewłaściwy w liczbę mieszaną albo na odwrót. Zacznijmy od liczby mieszanej. Zobaczymy, jak przekształca się ją w ułamek niewłaściwy. Najpierw pokażę, jak robi się to tradycyjnie metodą gwarantującą poprawny wynik. Chcemy przekształcić 2 i jedną drugą w ułamek niewłaściwy. Wystarczy wziąć mianownik z części ułamkowej pomnożyć go przez część całkowitą i dodać licznik. Zróbmy to. Po kilku przykładach na pewno dojdziecie do wprawy. 2 razy 2 to 4, plus 1 równa się 5. Zapiszmy to. 2 razy 2 plus 1 to będzie nasz nowy licznik, a mianownik pozostaje bez zmian. To wszystko jest równe 5… drugich. Zatem 2 i 1 druga równa się 5 drugich. Zróbmy kolejny przykład. Powiedzmy, że mamy 4 i 2 trzecie. Równa się… w mianowniku zostanie 3 a nowy licznik to 3 razy 4 plus 2. 3 razy 4 plus 2. Mnożymy 3 razy 4… mnożenie zawsze ma pierwszeństwo przed dodawaniem. Tak więc 3 razy 4 to 12, plus 2 równa się 14. Otrzymujemy zatem 14 trzecich. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Powiedzmy 6 i… 17… 18. Wymyśliłem dość trudny przykład. Zachowujemy ten sam mianownik. Natomiast nowy licznik to 18 razy 6 albo 6 razy 18 plus 17. 6 razy 18, 60 plus 48 to 108, więc mamy 108 plus 17, a pod kreską 18. 108 plus 17 to 125 18/ zatem 6 i 17/18 to 125 osiemnastych. Zróbmy jeszcze dwa przykłady. Potem pokażę, jak przekształcać w odwrotną stronę z ułamka niewłaściwego w liczbę mieszaną. Spróbuję teraz pokazać, dlaczego ta metoda działa. Niech będzie 2 i 1 czwarta. Jeśli użyję metody, którą już pokazałem… Otrzymam 4 razy 2 plus 1… 4 razy 2 plus 1… W mianowniku 4, czyli 9 czwartych. Chciałbym, żebyście zrozumieli, dlaczego to działa. Narysujmy te 2 i 1 czwartą. Skorzystajmy jeszcze raz z naszej pizzy. To jest jedna pizza, to druga, a to ćwiartka pizzy, czyli jedna czwarta. To będzie lepsza. Dwa i jedna czwarta. To zignorujcie, tego nie ma. Może lepiej to zetrę, żeby nie przeszkadzało. Już nie ma. Wróćmy do pizzy. Mamy dwie całe i jedną ćwiartkę, czyli jedną czwartą. Teraz podzielimy wszystko na ćwiartki. Jeśli podzielimy każdą pizzę… Nie wybrałem koloru. Jeśli podzielimy każdą pizzę na ćwiartki będziemy mogli policzyć, ile jest wszystkich ćwiartek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 czwartek. Zgadza się, prawda? 2 i 1/4 to 9/4. Tak można przekształcić każdy ułamek. Spróbujmy w drugą stronę. Przekształćmy ułamek niewłaściwy w liczbę mieszaną. Powiedzmy, że mamy 23/5. W tym przypadku postępujemy odwrotnie. Liczymy, ile razy mianownik mieści się w liczniku i z jaką resztą. 5 w 23 mieści się 4 razy. 4 razy 5 to 20, więc reszta wynosi 3. Zatem 23 piąte równa się 4. I reszta z dzielenia, czyli 3 piąte… Podsumujmy. Wzięliśmy mianownik i podzieliliśmy przez niego licznik. Piątka mieści się w 23 4 razy, reszta z tego dzielenia wynosi 3. Zatem piątka mieści się w 23 4 i 3 piąte razy. Innymi słowy, 23 piąte to 4 i 3 piąte. Zróbmy inny przykład. Niech będzie 17 ósmych. Jaka to liczba mieszana? Można to łatwo policzyć w pamięci, ale ja policzę pisemnie. Ósemka mieści się w 17 2 razy. 2 razy 8 to 16. 17 minus 16 równa się 1, reszta wynosi 1. Zatem 17 ósmych równa się 2, to jest to 2 i 1 ósma, bo wyszła nam reszta 1. Przedstawię to w sposób graficzny, będzie łatwiej zrozumieć. Powiedzmy, że mam 5 drugich. To oznacza, że mam 5 połówek. Wróćmy do analogii z pizzą. Narysuję moje 5 połówek pizzy. Jedna połówka pizzy. Druga połówka pizzy. W tym przypadku tej samej. Mamy już dwie. Pierwszą i drugą. Trzecia połówka i czwarta połówka, mam już cztery, a oto piąta. Mam więc pięć połówek pizzy. Uznajmy, że te dwie połówki to cała jedna pizza. Tu mamy drugą całą. I wolną połówkę. Zatem to równa się dwa i jedna druga. Mam nadzieję, że rozumiecie. Gdybyśmy chcieli to zrobić w tradycyjny sposób to 2 mieści się w 5 2 razy. To 2 jest tutaj, ale 2 razy 2 równa się 4. 5 minus 4 równa się 1, więc reszta wynosi 1 i stąd wzięła się ta jedynka. Oczywiście zachowujemy ten sam mianownik. 5 drugich równa się 2 i 1 druga. Mam nadzieję, że już wiecie, jak przekształcić liczbę mieszaną w ułamek niewłaściwy i odwrotnie. Jeśli wciąż macie wątpliwości, napiszcie. Przygotuję więcej przykładów. Życzę dobrej zabawy.